Łódź, ulica Narutowicza i na chodniku stoi sobie takie autko Rozpierdzielone No i nikomu to nie przeszkadza 15 sierpnia 2014 roku Wygląda to na jakieś opelka chyba, czy renówka 1.9 TDI Renówka Laguna